Creeper2021.com Neon knife, Naifu UCHL Minecraft Best Friends MSMP Dobra, jeszcze nie wiem Tak Tak Tak Nie wiem jak je nazwać Ja idę Siema. Dużo osób teraz dłończy. na jednym bloku i boisz się zejrz, bo ja. Ale nie, bo to jest dużo mowów. Na razie murujemy. Ty masz trzydzieści Simonem? Nie ma. tej z Mam ja prośbę. Zdechaj tą gawędkę, bo ją z To ty go robisz z prośbę. coś tam my sobie budowaliśmy hejsta. Specjalnie, żeby, żeby szybciej kopać. Hej. Ja nie widzę tego hejsta. Trzeba ty nie masz. i tak stwierdzenie nie, na film. Mm. i food Michał to ten, stworzył ten serwer w ogóle. Stworzył, Michał? Just, no. Michał? Ja no. Tak, Michał. ma Michał. Tak, gdyby nie... ...do końca, ale też do końca, to... Bo... ...była dzimna yy, sytuacja yy, z tworzeniem serwera. No, masz teraz yy, niebieski nick. Już, ustawił niebieski nick. Opera, też mi dał. Nie, ma, masz membera. Chęcie to, to mi wydali, bo my się znaleźć chyba od 5 lat, to nie? Co za bunkier tutaj jakiś? Nie wiem. Podamarek? jest? Bunkier to tu. No, na załamanie taki to nawet ja nie wiem co to jest. Chodź zobacz, czy tam jest w środku. No puste pomieszczenie. Nie możesz tego otworzyć? No, nie, bo jeżeli są... to tam nic nie ma w środku, oprócz dźwigni. Pewnie jakieś więzienie jest. Zyksunka <słuch> na K. Jakieś ten, jakie znowu kurde. mi daj jakieś kilo, bo ja w ogóle żadnych rzeczy nie mam, a nie mogę sobie zrobić. Zetnij drzewo, zrób sobie najpierw kamienny pilot, yy, kop się w dół, żeby móc opuścić. Nie wiem jak się kraftuje, nie muszę jak się tego nie robisz! No bo się opłaca szybciej. O tego czanka, to ciągle przełączamy się na karty, bo musimy móc tak jak jest wier, to mówię kopiępię ten żbir, te a potem mówię. Ja teraz dróg kopać, nie i.. To tam jest jaksa, ale nie wiem. Ale epoka kamienia. To to jest no, święty. Ej, ej, wróćcie na chleczem. Bo chyba tam widzę jak są, nie wiem. Proszę lasa. <ścoughs> Mój włęk i tu żelazo występuje normalnie, jak na każdym serwerze, albo w śpiecie. No, bo to jest Niech 1.18 wersja. Niech go ktoś tepnie! Niech ktoś tepnie. Nie, ktoś tepni. Nie bo ja ten. Ja w paywie jestem. A. Nie muszę wkłoszyć. Nie chodzi mi o ciebie tylko łapucia. Nie ma. O, radej, że. Weź ma grafik? I No skin to jest. No. Oh, Szafik. Dziękuję. Ja. Marek. Marek. Ja <laughs> Ja nie, kwa, Co kwa, sprzęta? Ja kwa, nie dużo kwa, kwa, kwa, kwa, Zostaw jest to. kwa, kwa, kwa, bo zaraz kwa, do kwa, kwa, No i co? kwa, się kwa, kwa, A Michał kwa, kwa, tam... nie? Nie, kwa, nie. Nie, Dlaczego? Szef to ludzie. Hmm. Jeśli chodzi o tam dół, to mówiłem już, co tam jest. Tam jest. Przyszłość. Muszę cię rzetki nacisnąć? Co mi to da? To ci dużo że życie. To nie jest serwer. Kuchu jesteś na serdecz, widzisz? Czemu ja w ogóle nie mam? No, a ty trochę nie mogę zrobić. Uh -huh. Ja nie mogę! Czeski. <laughs> mm. I... okay. yeah. Ej, tak, ha, popięć. Bejże razu. Bejże razu. A ja cię zabrałem. Dobra. Takie to ja sobie przepałki, nie wiem czy. A skąd masz węgla? Skąd masz węgla? Mam no, węgla. Nie no, bez... Na kreatywie, Nie. To jest normalne, tylko że ja mam na państwa kilka Jeden go oczywiście. że trzy, szybko na, na dwójce albo na dwójce, bo nie? A zawsze Jeśli chodzi o tam, później później możesz mi to dodać, bo ja. Ten. Tutaj żeby mieć y, itemy i żeby ten. Y, zarobić money y, z, z serwera Minecraft. Jest na czas I, ten money? Po prostu y, jesteś tyle czasu na serwerze i czy po prostu to idzie? No i y, ten. Jak jesteś dużo czasu na serwerze, to też to samo jest. Aż jaką tych napięć? No się chyba nie przyda. No pochodni? Stup. Ale takich nowych pochodni. Teraz są pochodnie osoby. Są. Ale raczej można. W No. no. Oh. Udało się nie ja świetna ciało, ten... Kiedy w bym powiedział? Kilometrę? Kamieniem? Leci tu duży kejf, ten kejf znalazłem, dużego kejfa. Ale ja tam jest ten w ogóle kejf. Może się... Jezu, to są... Jezu, co to jest? Jakiś duży kejf, złoto, żelazo, diamet... O, lazuryt nawet. To się tak nie, tak do mnie szybko tak niejednokój, bo zginę. to tak niż szybko do mnie. No go gonią? Nie. ja do nich tylko. Myślę jedzenie. Dobra. Jedzenie. Dobra, szczególnie. O tym ja jeszcze do było bo znalazłem dużego strasznie takiego. Nie właśnie wiem, że. Tam za tym tym to murowałem właśnie, to też jest fej. Chodź za mną, chodź tu. Patrz, tu jest? Tu, patrz. Tu. A, dużo materiału? Tak, Ale, ale chyba będę miała ten nowy się. telefon, co nie? Skoro poszli do tego playa, bo po co nie inni nie, nie byli iść? O, to tutaj właśnie murowałem. Ja się zagubiłem tutaj w ten... Ogólnie Julka nie gra? Tak nie, tutaj Jurka. Nie, Pogubiłem w stronę? stronie. A dlaczego Jurka nie gra? Tu jest inna na Gdzie to było? Chodź. I tak nie to... I jest. Chyba było bo strasznie wąskie takie wysunięcie. No. No, Pani no, powiedział, że. To, tu, tu, to, tu, no, chodź, tu. Widzisz? Jest ja zarazem właśnie tego. Teraz jeszcze ogólnie na tej rozmowie. Pozabiję te zombiaki. jest też że no to perzy nikt nie, nie, nie robił. Jeszcze go brakuje! Normalnie jest, że critera brakuje, no rzeczywiście, potrzebny jest teraz ten liter, prawda? Mam. Nie tak nie ma, Marek tam. A nie wolisz sobie przetopić żelaza! Nie wiem. Mm -hmm. Ale próbuję tu jakoś oddechowywać, że my... No nie, nie, jeszcze to... gada tam. Ja tak nie traknij, Marek. U mnie mi się nudzi nie ma co robić. by sobie porobić, tylko nie traczę. O kurde, sorry, zabrałem ci złoto. Zbyt szczęście masz, że tyle ci wypada? No tak. No, to jest fiorektyczki. Ja bym to troszkę... Możemy tego żelazo wykuwać. Mm. O, nieco, już sobie porobię. Uff, dobrze. Tego tak tu będą gdzieś diamenty. I pójdę. Tu mam zombie jak dostałeś. Masz ten dwa. Hmm. tak szybko koło pierwszą o co chodzi. hejsta. Hejsta jedynkę. Dwójki ja. nie możecie dać? Nie, bo dwójką to w ogóle za szybko będę popał. I nie o to chodzi? Tak. No i dlatego tam... Tak. Co się dzieje? jakie coś, to co wiadomości o tym teraz opowiadają. O wiadomościach? Gdzie ten... Ja w go zapomniałem, ja hey. Godę ma. Masz? Wodę? Guodę. No, rzeczywiście. Do czego się przyda niby? Bo tam widziałem, że macie jakiś tam magazyn w tym środku. E, Oletko tu jest. Oletko, em... Um... Sorry, jak będziesz miał ten trochę głośny, bo ci dałem wszystkie asigmenty. Kometka. A nic nie w Minecraft'cie dźwięki, więc... Tyle nie Ty, ja mi wszystkie argumenty, po co? Ty mi dałeś wszystkie argumenty. no! Coś się zarabia na tych argumentach, czy co? nie. Stop, A, się kaszow, kaszow. A, kaszow, Nie. kaszow. A, kaszow, kaszow, kaszow. A, kaszow, kaszow, kaszow. A, kaszow, kaszow, kaszow. A, kaszow, kaszow, kaszow. A, kaszow, kaszow, kaszow, kaszow. A, kaszow, Daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, jest daj, daj, daj, Nie daj, co <głos> mi się o tym, to tak? mi daje Czy tak? Czy tak? Czy tak? nie tak? Czy tak? Czy tak? Czy A Czy tak? nie tak? Tebrana. Właśnie, bo Okej. Pęczuł będzie pisał. No brak. Czyż spokój? tsunami tsunami Co? Oj, oj, oj, oj, oj, się. oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, tego. A oj, oj, i nie oj, go na. No. No, no, no, no. Dobra! I... Już. A A przynajmniej tak myślę, Naprawdę prawdopodobnie nie, nie będę no, Masz no, na no, no, no, jak no, to no, Okay. Chyba. chyba mm. będzie ten znak zapytania będzie znakiem zapytania <tryk> Bo, bo, się postać nie wczytała i to będzie kopiuj i wklej, tak naprawdę nie będzie tła, albo będzie stas, stara ksaja a w ogóle czemu jest kopiuj i wklej, jak to u ciebie Musi tak być. Bo co? To musi... Tak dokładnie nie musiało być, tak? Ale, ale bym nie, nie chciał odrysować tej postaci. I musiałem na szybko... Ej, to jest jest lenistwo? jest znakiem zapytania. A no, nie będzie znakiem zapytania. Znak a nie, bo nie pozostaje bez pyta na świecie. To też jest znakiem zapytania. Pan Moser miał po nie był. Tam nie był, ale też nie był. To no, był zepsut, to było z zuby, te się No, alta, nie z Ej, a Tomek, zobacz, teraz salon. Bo póki co to robię? Okej, okay, ja ma ja. Nie wiem gdzie jest. Barie. Tomaj, dostyny to coś za to, please. Okej, okay, ja nie wiem gdzie mam.. Dzieci, bo ja nie mam gdzie jest. Gdzie jest las? To gdzieś. Będę wybierał wszystkie z tego opcje. Nie, a wiesz co? Będę wybierał wszystkie opcje teleportacji, będę szukał tego lasu. O, i tak. Wiesz jak Michael się tam zdziwi? Jak zobaczy, że członka wykopaliśmy? nie, <grym> Nie, <tuszę> ну, Ja <himself> no, that sort of no, i mam o to za to tragedia. A się nie. Nie wiadomo. Nie, Teraz jest O i znowu. <uy it's that> O, zaprowadzę Cię Dzień się popadł I Nie, to taki to już nie jest to już jest to tak już Ja bym tak A to nie to już nie Раз есть я такая, И по. Овчарка. Давай. A jak to się załatwi, to powiem, Tak. Ale ja sobie się nie. Nie. Mały sprytyszek. Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie wiem, nie mam tu Nie ma słuchajka, Tak Jak tam? za, e, ma być spokój E jeszcze zaatakujemy O, ja no, mam, nie mam już, jeśli mogę. Tak, ale... Dziękuję, hmm, znaczy ale... E, nie będę e, akceptować tego w końcu Ale on nawet samotropę i e, skończył mnie, nie? To on będzie miał kartę przedbargową, rozumiem. I gdzie są moje kople? Oj oj, oj. Coś tam. W nogę. Ale sądzisz. No. Chciałbym się Mamy glinę. Już prawie jest Trzecia Wojna Światowa. Co? No. A, ja, a, a kto mi pomoże z pieskiem na wyprawę, bo ja nie wiem gdzie, gdzie jest las. A ja skupiłem las nie. i chyba muszę go z No ja będę 1 godzin leciał po tego pieska. Będę leciał, aż go znajdę. Nie wiem, czy to czy nie? Nie, Chyba będę musiał go Nie, nie możesz to mówić, bo inaczej zabiorę ci opa. Tak nie się do mnie. nie Tak nie się do mnie. Tak nie się do mnie. Tak nie się do mnie. Да, ты, я сама да. А! Допонада. помогла мне. А А. И дай мне спаку. Ты кого? Я не Dzięki. Ale nie, to Z drugą lepiej, nie? Nie! <grym> tak? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Por favor. Teraz mogę tego pieska tam nie, niego posłuchać. nie, nie, nie, Krośka. Tutaj bym mógł piesek być Krośki i kryszty Małe Różne małe krośki Krośka, Ale zacząłem ja z tymi pieskami, tam nie są wilki tam pieski Czas. <grywa> <grywa> nie, nie, nie takiego ty... Masz rację, zjem cię z Julką. Tak. Ale nie, że Julka nie. też cię zje, tylko zjem ciebie z Julką, dosłownie. Kanapkę z ciebie i z Julki. Normalne, Kasia. <grywa> na co dzień. Nie, na co dzień ciebie nie jem. Nie... No. Dziękuję. Że cię próbowała, ale wiem, że niektóre przedmioty z naszego domu próbowały cię od środka. Jeżek. <śś> Kasia. No. Złodzieje na ludziach chcą załudzić na wodę. Te wszystkie wylądowały w śmietniku. A to no. były myte. te.. No, takich od środka. Nie po ender... Tak, nie. The ender co? Ender miotły. Znaczy... <laughs> ender łopatę chciałam powiedzieć. Ender łopatę. Nie ender miotłę. Wiem, że nie istnieje ender łopatę. Mm. Ale masz zrobić ender łopatę. Spróbuj. Daj radę. <laughs> Czekaj, ender łopatę. Mm. Nie potrafisz jej zrobić? Nie, chcę zobaczyć jak to nowy film to ma. Ej, ej, ej, co to za luneta? Spyglass To jest nowego obcinka, wiesz, tego wiadomo się, się, Nice, w ogóle. I to, jest z... po pytań, w... to jest po prostu w... takie coś op... jak w Optifine, że... No, ej, co jest i tak w Optifine? Ale nie, patrz, Optifine dalej działa z tym. I wiesz, przez e, może e, jeszcze e, kiedy masz Optifine, to e, e, na to, ale Optifine. Op dalej jest dozwolony, to tak jakby go nie e, Tak, tak. I wtedy wiesz, możesz e, wziąć ten upę i wiesz, e, przycisnąć e, nutę oraz potem zrobić ja taki... jak na Optifine, ja nie, jes jeszcze... chcesz zrobić mi nie, nie, nie, Tak. Wyszyń, tak na mógł ci zrobić nie, mi tam kanapka z jumbi. A, dobrze. Przedsionka się mówi. Zmiksuję sobie. Noś na śniadanie. Spadaj! Spadaj! Spadaj! na Spadaj! Spadaj! lepiej Uratuj, brata, patrz! A. A, spada! Spadaj! Spadaj! No tak Zaraz ciebie zjem A to będzie za Jak ja, się położy, weź Flynn sobie. Teraz, Irony! Mam Przyjmą, proszę sobie. Dobry drogi, ja. Tak, właśnie. Tak, tak. Tak, tak, tak. Um, um, no, no. Um, Ej, puszczcie mnie, um, bo coś skręca w krengosz. Zjedzcie się tam zalec. Um, no! no. Oh, no, no, no. Oh, no, no co idą do sklepu gdzieś tam. Jeszcze trochę się na tych alarmach. mam. Nie masz już czym jest! Nie pamiętam, co już okres nieodepi. To był żart, nadal masz czym jest, bo tylko już dobrze.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 P pont kis I47 Jee.. Friday night, Sunday, Oj. Racja. I to jest... w racie, w pierwszym, w pierwszym było więcej, już nie ma. Umarło już to. Radzie. Ja, ja, wiesz, że już umarło. A w rozmiarze Czy pan zapytam, że pan nas Jak chciał kopać, to ja już jestem bardzo nisko. I weź chcę tego, Hejsta 7. Bo skurwiele z nich sam, bo to tamki są. Będziesz ci wie, Jak będziesz chciał ze mną kopać, to weź chcę Hejsta. Aż 7 wiesz czemu? Bo już nie mam Gipsy Leight. Kupaj tam jest ginął. zginął. to coś. No Na 100%, bo skurwie lednik są, po co tam są. Piesańka w domie, bo skurwie lednik są. Proszę. To było piękne. Jest to jest, a pierwnika jest piękna. Jebać wszystkie pomki, Mało. Ale to... Pudzia. Jak tutaj już wracam do domu z pieskami. Moimi. Co to jest? Co to jest sytuacja tanio? Wiem wszystko, niedokładnie. Hmm. Hmm. Ale to dawno było. Hmm. Hmm. Jutro nagrywamy tego Spodownie SMP? Aela. Teraz by był wok z Michaela. I też nie robiliśmy malar do PNP 5-6 miesięcy temu. I nie była modowana, ponieważ nie umiałem modować nadal nie umiem mam pytanie nagrywamy jutro SMP Minecraft Co? Proto... nagrywamy jutro ten SMP jutro oprócz Michaela nagrywany tylko mm. yeah. pan nie oprócz to dosyć Dzisiaj no, no, no, się kończy tak. Black event by Thomas Adventure S Rollerplay. Aha, to jak są tu. No przie, no chodzi. No, no. to... Jak tu jest tam te comment bloki, to już te bazy. Mógłbyś bardziej ukryć taką. I tutaj to już dochodzimy do bazy pomału. Tamtą stroną lepiej wejść. Do bazy. Tamtą stroną lepiej wejść do bazy tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak nie, nie, Proszę powiedzieć, że nie jest Teraz z domu. Na promocji, na której salon. mówimy? w niej. Powiedz. I teraz po jeśli jest no to co zmienia? No ktoś tu to zmienia. Jakiś debil to zmienił. Okopają do inne rzeczy się to bierze. KUSowe. inne rzeczy to bierze. To, to rozumie, że to się dzieje, że to inne rzeczy. ja, i tym, tu jest po no, no, to ja nie wiem. A! Wiem! Chyba. powinno być kości. Jedna kość. Jarek, nie, nie. Idzie się tam, idzie się tam, idzie się tam, to się tam, tam, się no, no i znowu smyczy nie mam. No ja muszę znowu kreatywa brać. Jeśli to No i dwa smycze muszę znowu brać na kreatywę, bo z debilem jestem i muszę jeść. No przez te głupie moje psy. Ja je pewnie wkrótce zabiję. No i nie wiesz, tam plan, Ja to zrobiłem, jest mi tuły. Wydaj. To jeszcze Dobra, będzie sery. Tam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 Ministerstwo, no, i I a to jest. to Are you like them co z tamtymi temami zrobimy z tą wielką biurą tej temy katastrofy ludzie giną, wojna się dzieje Rosja to jest w Rosji to nic się nie dzieje prawie u nich w Kijowie gdzie, gdzie to ten, ten kuchar? Ja pomożesz w kopaniu? Ja w kopaniu Tomek? Pomóżesz w kopaniu? Nie mogę. Anka. A i żeby móc kotać tutaj w ogóle musisz mieć hejsta aż 7 Good night, good luck. Ty się uważasz. Dobra, co rado Stafford Daniel Stafford Daniel Stafford Daniel Stafford Daniel Stafford tutaj. Stafford Daniel Stafford Daniel Ośbier... Stafford Stafford No um, nie, jest, Jeszcze, jesteś jeszcze tam, tam, po w kopaniu, ale na razie to ja tam coś tam, znaczy nie, nie w kilku, tylko w Minecraft'cie. Gryba. Chce, chce, chce, chce, chce. Nie, nie, na nie. Panowie, oh, że nie oh, ma oh, oh, nie nie Nie yeah. okay. 50 25 reporter indikator urodz Projekt of the, the project in the so, each of you, uh,